W tej lekcji opowiemy wam i pokażemy jak edytować odcinek, więc w, w tym celu, Agata, musisz kliknąć na te trzy kropeczki obok e, e, nazwy odcinka i klikamy edytuj dźwięk. Teraz musisz obrócić telefon i mamy taką ścieżkę dźwiękową, e, którą możemy teraz dwoma palcami rozciągnąć, byśmy mieli bliższy obraz, przesuwamy w wybrane miejsce i możemy przesłuchać, a następnie zdecydować, czy coś usuwamy albo, albo i nie. Natomiast wiemy, że chcemy początek początek usunąć. Możemy kliknąć play, czyli posłuchamy. I słychać już mój głos, który okay. jest nagrany na telefonie. Okej, i wiemy, że to jeszcze miejsce chcemy jest do wyrzucenia, tak? Bo myśmy tam tak. na początku gadali przed, przed wywiadem, kliknij pauzę. Witajcie w podcaście. OK. I teraz musimy znaleźć to miejsce. Niech to będzie tak na razie na cele naszego kursu dowolne miejsce. tak. I klikamy podziel. Mhm. I teraz już mamy taką podziałkę. W dowolny sposób możemy tutaj sobie zmieniać, szukać. Możemy też teraz dodać kolejną podziałkę. Dzielimy to tylko po to, że teraz Możemy dotykając i przyciskając dłużej, usunąć segment. I już ten segment jest ucięty, wy, wycięty. No i tego nie będzie słychać. Równie dobrze możemy sam początek również, teraz Agata, spróbuj, przytrzymuj, usunąć segment. Tak, i usunęliśmy cały początek. I równie dobrze możesz teraz jeszcze przesunąć, dostosować te wycięcie, które jest na szaro. I one nie będzie tutaj słyszalne w odcinku. To czyli przejdźmy teraz do... Mogę sobie teraz tylko... Być, chcę być pewna, że mhm. dobrze, czyli klikam sobie tutaj play. ...w podcaście cyfrowa I faktycznie dobrze, żeśmy sobie to ucięli. Tak, okej, okay, daj pauzę, ok. I teraz przejdź jeszcze do końca samego podcastu, gdzie tam też jest miejsce do wycięcia. Nawet tu widać, jest taka przerwa y i podejrzewam, że to będzie to miejsce. Ok, słyszymy, że tam już zakończyłem. No i klikaj podziel. I wcale nie musimy dokładać kolejnej podziałki, bo z przodu, czy z tyłu wystarczy nam jedna. I zaznaczyć możesz tą końcówkę. Zaznacz OK. I kliknij usuń segment. No i w ten sposób możemy również ze środka, gdyby coś było, wyciąć. My, my sobie może zostawimy już teraz, bo tam nie było miejsca jakby takich do wyrzucenia. Wyrzuciliśmy przód, wy, wyrzuciliśmy tył. No i w ten sposób klikamy zapisz. I mamy już fajnie wyedytowany dźwięk z podcastu. Co myślisz o tym, Agata? Jest to y, użyteczne? No jasne, że tak. Wydaje się nawet dosyć łatwe. Pewnie trochę z tym trzeba posiedzieć. Mhm. Y, jeśli nikt nie miał wcześniej do czynienia z montażem, ale naprawdę wydaje się to ekstra. Aplikacja szybko przetworzyła nam już plik i zbiła to w jedno. W jeden odcinek, czyli z tych segmentów stworzyła jedno. Pora teraz dodać muzyczkę do naszego podcastu. Co ty na to? Dodamy mm -hmm. trochę muzyki. Kliknij na trzy kropeczki z prawej i klikamy dodaj podkład muzyczny. I mamy tu różne podzielone na kategorie podkłady muzyczne. Możemy przejść na różne kategorie i posłuchać najpierw muzyki, a później zdecydować, czy ją dodajemy. Więc Kliknij w dowolny. Mm -hmm, może damy trochę głośniej. One są różne, tak? Tak, no troszkę ta nam tu akurat nie pasuje. Ok. no niech będzie, niech tak? Niech będzie, losowa. I dajemy plusik oczywiście i już się przetwarza nasz podcast i automatycznie aplikacja podkłada muzykę pod nasz podcast. Ona ją dostosuje z ciszy i zobaczmy efekt.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 pytanie, które tutaj zadał no i Mamy już podcast ze fajną, inspirującą muzyką. Jak myślisz, jak wyszło? No, wyszło ekstra. Więc w kolejnym odcinku pokażemy wam jak ten odcinek opublikować, ale nim go opublikujemy, potrzebujemy zbudować nasz kanał podcastowy i będziemy go konfigurować w kolejnym odcinku krok po kroku. Zostańcie z nami.